Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie Cię powitam we wszystkich sympatyków. Jesteśmy w trakcie 29. Obchodów Tygodnia Kultury i Języka Polskiego w województwie świętokrzyskim. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem przejrzysty, ojczysty przez młodą mowę do współczesnej kultury. W związku z tym, jak, jak co roku nasza Biblioteka włącza się w organizację tego przedsięwzięcia i e, pragniemy Państwu zaprezentować wykład Pani Profesor postara się nam odpowiedzieć na pytanie, po co nam nowe słowa. Państwo będą mieli jakieś pytania, komentarze. Prosimy zamieszczać je na naszym czacie i nasza prelegentka zapewne się do nich odniesie. A teraz już oddaję głos pani profesor Katarzyna Kłosińska, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka, popularyzatorka polszczyzny jak również Przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Od razu powiem, że nie zawsze słyszałam to, co Pani mówi. Jakieś były zakłócenia chyba na łączach i nie wiem, czy Państwo będą mnie dobrze słyszeć. O, teraz nie słyszę, to nie słyszałam, co Pani powiedziała, więc może poprosiłabym tutaj Państwa, którzy się zajmują sprawami technicznymi, o jakoś sprawdzenie, czy wszystko działa. Bo rzeczywiście. Tak, że działa. Tak, czyli mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą, to najważniejsze. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać, chociaż oczywiście żałuję, że tylko w ten sposób, że, że wirtualnie w, w, w czasie ty, tego tygodnia kultury języka. Za, zrobię prezentację slajdów tutaj. Już. Proszę Państwa, bo możemy się zastanawiać, po co dam nowe słowa, prawda? Zawsze, kiedy pytam o to studentów, no to odpowiadają i myślę, że Państwu też taka odpowiedź jako pierwsza nasunie na myśl, że nowe słowa są po to, żeby nazywać nowe elementy rzeczywistości. Jest w tym dużo prawdy, ale nie jest to wszystko, ale zanim sobie to szczegółowo omówimy, to… Yy, sekundki, patrzę, żeby przelecieć na następną stronę, a jest, dobrze. To yy, powiem w ogóle z czego się język składa. Język składa się z głosek, czyli z tych elementów fonicznych, yy, składa się z elementów gramatycznych, czyli z takich elementów, z, z których które służą do tworzenia nowych form gramatycznych, czy nowych słów, czy konstrukcje też tutaj są składniowe, jakieś konstrukcje które wnoszą y, jakąś y, treść, ale to co nas najbardziej teraz będzie dzisiaj interesowało to właśnie te elementy leksykalne. Czyli y, właściwie ten wykład powinnam była nazwać po co nam nowe elementy leksykalne, no ale to tak brzmiało trochę mało przyjaźnie, dlatego tutaj zdecydowałam się na użycie tego słowa słowo, y, czyli po co nam nowe słowa, ale tak naprawdę będziemy mówili o tym po co są nam nowe elementy leksykalne, czyli wyrazy, znaczenia i związki frazeologiczne. Zaraz oczywiście wszystko to szczegółowo wyjaśnię. Czy, czym, się różnią, czym się różni do drugiego. I, ale teraz jeszcze trzeba powiedzieć, co? Trzeba powiedzieć, że te elementy leksykalne, w jaki sposób w ogóle my je pozyskujemy? W jaki sposób one się w naszym języku pojawiają? Możemy je tworzyć z elementów naszego języka, i wtedy mamy tak zwane neologizmy słowotwórcze, prawda? Neologizm, się państwo z, z tą nazwą, to jest nowy, nowy wyraz, ale właśnie słowotwórcze, bo utworzone z elementów, utworzone na gruncie naszego języka. Albo możemy zapożyczać i zapożyczamy, jak wiadomo, dosyć intensywnie teraz. Zapożyczamy albo z języków obcych i wtedy mamy tutaj zapożyczenia zewnętrzne, to tak się to one nazywają, albo zapożyczamy z innych odmian własnego języka i wtedy mamy zapożyczenia wewnętrzne. To znaczy, jeżeli to są zapożyczenia, te, te inne odmiany to jest na przykład, to są na przykład jakaś Jakieś gwary środowiskowe, na przykład język korporacji, albo, albo na przykład język młodzieżowy, albo na przykład gwary ludowe, no, na przykład słowo kiecka oznaczające sukienkę. Oczywiście nie teraz, bo to jest słowo bardzo, bardzo dawne już w naszym języku. Weszło do tego języka, którym my wszyscy się posługujemy, czyli do języka potocznego, z gwary ludowej. Znaczy po prostu kiecka to była. Słowo kiecka oznaczało sukienkę, ale było używane po prostu w gwarach ludowych i stąd przeszło do języka ogólnego, czyli do tego języka, którym my się wszyscy posługujemy. I wtedy właśnie mówimy o zapożyczeniach wewnętrznych, jeżeli dane słowo przeszło z języka właśnie, z jakiejś było używane tylko przez pewną grupę ludzi, w jakiej, przez jakieś środowisko, a zaczęło być używane po prostu tak standardowo w języku potocznym. I teraz będą przykłady, proszę Państwa. No i mamy tutaj takie przykłady, właśnie szkoda, że nie możemy, że nie ma interakcji między nami, bo bym Państwa zapytała, co znaczy. No wszyscy wiemy, czy wiedzą, no właśnie zapytałabym, czy wiedzą Państwo, co to jest jesieniara. Znają Państwo to słowo pewnie, prawda? I jesieniara, no to jak wiemy, to jest taka dziewczyna czy kobieta, która tak delektuje się jesienią, nie wiem, lubi sobie siedzieć przy kominku na przykład, czy przy jakimś, może nie wszyscy mają w domu kominki, ale przy jakimś, w jakimś ciepłym miejscu pod kocem, pije sobie herbatkę z jakimiś składnikami takimi ocieplającymi. I to jest właśnie czy taka osoba, właściwie dziewczyna czy kobieta, która nie tylko lubi jesień, ale która się nią delektuje. No i tu możemy, jeszcze będziemy do tego wracać, ale można powiedzieć, że to słowo no, no nie nazywa nowego zjawiska ponieważ, nowe zjawiska, ponieważ to zjawisko odnoszące się do Inaczej mówiąc to, że ktoś lubi jesień, że sobie lubi właśnie tam w, tą, w, w czasie tej jesieni, w, znaczy w te jesienne wieczory, siedzieć pod kocykiem i nie wiem, i grzać się, to jest zjawisko stare jak świat. Były, byli tacy ludzie, czy takie kobiety zawsze, czy osoby. A dopiero niedawno powstało na to słowo jesieniara. No, z jakiejś potrzeby ono powstało. Prawda, teraz mamy słowo rzepiara. piara, jak wiemy. To jest właśnie też wyraz utworzony na gruncie języka polskiego. No i jak Państwo pewnie wiedzą, to jest taka dziewczyna czy kobieta, która staje, idzie tam w pole rzepaku i to jest takie żółte, jak wiemy, żółte kwiaty rosną na tym rzepaku i po prostu robi sobie selfie, a potem zamieszcza to selfie w, w, w, w mediach społecznościowych. I tu można powiedzieć, że to słowo rzepiara nazywa yy, nowe zjawisko, bo wcześniej tego zjawiska nie było, to znaczy może było, ale nie takie, yy, nie takie intensywne jak teraz, nie, nie stało się tak popularne. I w momencie, jak to zjawisko stało się tak bardzo popularne, to, yy, no to, to zaczęliśmy je nazywać w określony sposób i, to, i właśnie wraz z tym zjawiskiem Powstała, powstała nazwa. Teraz mamy słowo dziaders. Dziaders, jak wiemy, to może znaczyć bardzo dużo. Przez pracę niedawno, przez media też społecznościowe przetoczyła się dyskusja na temat, kto to jest dziaders. Okazuje się, że dziadersami mogą być też dziewczyny czy kobiety, to nie musi być mężczyzna i wcale nie musi być stary. Ale to, to słowo dziaders ma y, kilka znaczeń. Y, oznacza albo po prostu tyle co jakiegoś starszego człowieka, tyle, że jest to bardziej z takim, no, z taką no, może nie pogardą, ale trochę lekceważeniem. Ale przede wszystkim to, co jest najczęstsze teraz, to dziaders oznacza takiego y, m, mężczyznę, ale właśnie może też oznaczać nie wiem, czy dziaders w tej formie męskiej. Czy może oznaczać kobietę, ale na pewno w liczbie mnogiej dziadersi to mogą, czy dziadersy to może się odnosić i do kobiet, i do mężczyzn. No takiego, taką osobę, która ma taką patriarchalną wizję świata, która uważa, że kobiety jakby są podporządkowane mężczyznom i tak dalej. I jakby nie rozumie potrzeb kobiet i szczególnie młodych kobiet. I taka, taka osoba jest nazywana dziadersem. Widzą Państwo na przykładzie tych trzech wyrazów, Jesieniara, rzepiara i dziaders, że jakby z bardzo różnych powodów one powstały. Jesieniara właściwie powstała, można powiedzieć, no, po prostu była, było to zjawisko wcześniej, to, że ktoś sobie lubi tam de, lubi delektować się jesienią, ale po prostu nie miało swojej nazwy, czy może nie, nie mówiło się o tym, na przykład nie było mediów społecznościowych, nie mówiło się tak o tym. I w momencie, kiedy zaczęto o tym mówić, to, to, to, to zaczęła się, pojawiła się nazwa, że piara znowu pokazuje słowo, które po prostu, to jest słowo, które nazywa po prostu nowe zjawisko. A dziaders, no to, to, pokazuje, to jest takie słowo, które no, też, te ja, powiedziałabym zjawisko, to, że ktoś jest, ma jakieś takie bardzo konserwatywne poglądy, nie, nie rozumie kobiet młodych i tak dalej. To słowo dziaders szczególnie było używane przy okazji tych ostatnich, czy tych protestów, które na ulicach Polski się odbywały w związku z, z zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Więc, więc to, to słowo, powiedziałabym, powstało, no, znowu, żeby jakąś ekspresję wyrazić, prawda? Żeby wyrazić coś, żeby... No bo były inne nazwy na to zjawisko. <coughs> Przepraszam. Były różne nazwy na to zjawisko, natomiast po prostu to powstało, żeby odświeżyć ekspresję. Teraz mamy następne słowo, smartfon. I tutaj mamy już wyrazy zapożyczone, bo tamte były trzy pierwsze utworzone w języku polskim. Smartfon, jak wiadomo, no, wyraz zapożyczony przyszedł do nas z języka obcego. Widzimy, że jest już pisany, zapisywany po polsku, czyli jakby jest spolszczony pod względem fonetycznym, pod względem graficznym, a też odmienia się, czyli jest całkowicie spolszczony. On powstał, no dlatego że, czy jakby zapożyczyliśmy to słowo, dlatego że mm, po prostu pojawiło się to nowe, ta, to nowe urządzenie, prawda? Tak samo tablet, pojawiło się nowe urządzenie, to wraz z nim przyszło do nas to słowo, które to urządzenie nazywa. A mamy takie słowo plandemia. Właśnie nie pandemia, bo pandemia oczywiście istniała od dawna, ale na przykład plandemia. Plandemia to jak Państwo wiedzą, być może Państwo wiedzą, to jest słowo, którego używają ci ludzie, którzy nie wierzą w to, że istnieje COVID, że istnieje pandemia koronawirusa. I uważają, że to wszystko to jest, że ta cała pandemia to jest zaplanowana, właśnie stąd nazwa plan, stąd ta, to ten plan tutaj, zaplanowana akcja, prawda, jakichś wielkich sił, które mają nas zniewolić i tak dalej. No i właśnie ta, no i właśnie tutaj dlatego się pojawiła, pojawił te, ta, pojawiła ta cząstka plan, plandemia, ale to jest wyraz właśnie zapożyczony. To jest wyraz nowy, zapożyczony i on no, nazywa nowe zjawisko, prawda? To znaczy nie było takiego i nazywa to nowe zjawisko z punktu widzenia określonych osób. Potem mamy, czyli tu mieliśmy wyrazy zapożyczone, potem mamy taki frazeologizm szczęśliwa kura. Być może Państwo się zetknęli, bo szczęśliwa kura tego wyrażenia nie rozumiemy w taki dosłowny sposób, że to jest kura, która jest szczęśliwa. No, trudno mierzyć szczęście kury, może zresztą no, ludzie wiedzą, którzy, czy jakby rozpoznają, która kura jest szczęśliwa, a która nie. Natomiast to chodzi o to, że to jest kura karmiona um, jakimiś takimi ekologicznymi, eleko, ekologiczną paszą, i przede wszystkim nie trzymana w klatkach, nie trzymana nawet w takim chowie ściółkowym, tylko, tylko kura, która sobie wolno chodzi po wybiegu i od tej kury jajka są lepsze, prawda? I teraz m, można powiedzieć, że, że no, kiedy kura sobie chodzi po wybiegu wolno, kiedy idzie sobie, chodzi sobie gdzie chce, żyje całkowicie właściwie na wolności, m, i je wszystko to, co najlepsze, no to rzeczywiście jest szczęśliwa i, i po prostu dobrze jej się wiedzie. Przykładamy to pojęcie szczęścia, do, które jakby odnosi się do ludzi, to przykładamy do kury, yy, no ale yy, i rzeczywiście yy, można sobie tak wyobrazić, że, ta że naprawdę w tym że w tym po połączeniu wyrazów szczęśliwa kura może chodzić o rzeczywiście kurę, która jest jakoś tam zadowolona z życia szczęśliwa, ale yy, tylko do pewnego momentu, ponieważ yy, kiedy sobie sprawdzimy jak to, yy, to wyrażenie jest używane no w wypowiedziach, czy w internecie, kiedy przeszukamy różne połączenia, konteksty tego słowa, to bardzo często znajdziemy takie zdania, gdzie mogę kupić szczęśliwą kurę na rosół. Albo mamy całe działy kulinarne w jakiś, na jakichś blogach kulinarnych, dania ze szczęśliwej kury. No, można sobie wyobrazić, że ta kura, która idzie pod topór i z której mamy ugotować rosołek, jakkolwiek on byłby pyszny i nam smakował i miał wspaniałe wszystkie, by, by, by, po prostu nie, nie miałby żadnych sztucznych składników, no to ta kura chyba, gdyby miała tę świadomość, że ją tak karmimy w y, samym tym, co najlepsze i pozwalamy biegać, gdzie sobie życzy kura, a potem ją brzmiemy łeb i wrzucimy do garnka, no to chyba już by taka szczęśliwa nie była. I to właśnie pokazuje ten przykład tej szczęśliwej kury, jakby jak się tworzy związek frazeologiczny, prawda? To znaczy, że jakieś wyrażenie, które wydaje się z pozoru takie dosłowne, czyli że szczęśliwa kura znaczy tyle, co szczęśliwa plus kura, no po prostu traci tę tą, tą swoją dosłowność, szczególnie wtedy, kiedy tak jak widzimy tutaj na przykładzie na tym przykładzie, który podałam. Potem mamy na przykład taki frazeologizm dosyć rozpowszechniony, szczególnie w pewnych kręgach. Niemiec płakał jak sprzedawał. To jest, to znowu, wydaje się, że to jest taki, taki frazeologizm, że takie zdanie, które po prostu od tak, no Niemiec płakał jak sprzedawał, mówi sobie o, o jakiejś sytuacji, no, tymczasem, jak wiemy, to, to jakby ta konstrukcja jest używana wtedy, to znaczy ta konstrukcja, to jest taka konstrukcja czy zdanie, którego ktoś podobno mu używał, czy którego używali podobno, bo oczywiście to nie jest sprawdzone, sprzedawcy używanych samochodów, używanych i sprowadzanych z Niemiec właśnie samochodów. No i oczywiście te samochody były tam 10 razy po wypadku wyklepywane, pozmieniane, miały części i tak dalej. Na właściciel, czy nie właściciel, tylko ten właśnie handlarz starał się jak najkorzystniej sprzedać i próbował przekonywać tego odbiorcę, a wie pan, niech pan kupi. Niemiec płakał jak sprzedawał. I z tej takiej, z tego Takiej, z takiego zdania trochę wyśmiewanego, często ono w memach e, się pojawiało, y, po, po, jakby to, ta konstrukcja przeradziła się w taką, y, taką, taki już frazeologizm którego używamy wtedy, kiedy chcemy no, w ogóle pokazać, że ktoś dał się nabrać, wszystko jedno, czy przy kupnie samochodu, czy przy tam yy, czymś innym, ale dał się nabrać, dał się oszukać, dał sobie wmówić, że coś jest dobre, to co on kupuje, a, a wcale takie nie jest, no i Niemiec płakał jak sprzedawał. I co ciekawe od tego, Zaczęli, zaczęliśmy tworzyć dosyć regularnie takie konstrukcje, na przykład jeżeli widzimy jakąś, jakiś fatalnie, jakiś brzydki budynek, a architekt płakał jak projektował. Jeżeli widzimy, nie wiem, jakąś, jakiś film okropny, źle nakręcony, reżyser płakał jak reżyserował i tak dalej, prawda? Więc pojawia się tutaj z tego frazeologizmu płakał jak pojawiła się nowa, jakby konstrukcja, znaczy z tego frazeologizmu Niemiec płakał, jak sprzedawał, pojawiła się nowa konstrukcja, właśnie ktoś płakał, jak coś robił, i to też właśnie jest taki nowy frazeologizm, i on jest, no, jakby nazywa jakiś nowy aspekt rzeczywistości, prawda? Nową, nowy, nową jakąś, nowy element rzeczywistości. Potem mamy taki frazeologizm już zapożyczony tęczowy most. Jak Państwo wiedzą, szczególnie ci z Państwa, którzy mają pieski czy kotki, to wyrażenie jest, jeżeli piesek umiera, to ludzie często już nie mówią, że po prostu pies umarł, tylko że przeszedł na tęczowy most, albo jest za tęczowym mostem, albo jest na tęczowym moście, prawda? I to jest bardzo takie ciekawe wyrażenie, bardzo ciekawy frazeologizm, który pokazuje, że my jakby chcemy sobie ten świat psi czy świat zwierzęcy urządzić trochę tak jak świat ludzki. Ten tęczowy most, można powiedzieć, jest takim trochę odpowiednikiem nieba w tym wyobrażeniu o tym, co się dzieje po śmierci człowieka. Prawda, że ktoś tam już poszedł do nieba, mówimy, albo jest w niebie. Tak w odniesieniu do zwierząt, które, coraz, które kochamy, które mamy, Traktujemy, które traktujemy jak członków rodziny, no ten tęczowy most właśnie też pełni trochę taką funkcję. I to jest właśnie nowy frazeologizm, ale właśnie zapożyczony, bo on występuje w języku angielskim i pojawił się gdzieś tam w jakimś utworze, w jakimś, w jakimś poemacie, zdaje się, niezbyt wybitnym, ale przeszedł potem do kultury, do języka. Najpierw angielskiego, potem innych języków, w tym polskiego. Mamy też taki frazeologizm, to stan umysłu. On też jest zapożyczony z języka angielskiego. Przy czym w języku polskim, on jak się okazuje, ma różne znaczenia. I znowu, gdybyśmy tutaj byli tak, że ja bym państwa widziała, to byśmy, byśmy mogli wejść w interakcję, to bym państwa zapytała, co państwa zdaniem znaczy ten stan umysłu, bo to jest bardzo bardzo takie popularne, w, w, w, w, w szczególnie w młodym pokoleniu wyrażenie. I mówimy na przykład, i to jest co ciekawe, bo mówimy, że na przykład starość to stan umysłu albo siła to stan umysłu, czyli wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że tak naprawdę to, czy znaczy ktoś jest, jest czuje stary, czy silny i tak dalej, to nie, nie zależy od czynników zewnętrznych, tylko od jego samopoczucia właśnie, ale również <śmiech> <śmiech> przepraszam ale również mówimy na przykład że podajemy jakąś nazwę jakąś nie wiem nazwę zbiorowości, której nie lubimy czy to mieszkańców jakiegoś miasta czy mieszkańców jakiejś dzielnicy czy uczniów jakiejś, czy na przykład uczniowie jednego liceum o uczniach drugiego liceum mówią po stan umysłu no żeby powiedzieć że to są no żeby wyrazić negatywne o nich przede wszystkim opinie, prawda? Więc tutaj mamy nowe frazeologizmy. I w tej trzeciej grupie przykładów mamy nowe znaczenia, bo jak już mówiłam, no, to, to, to co jest w języku, to, te elementy leksykalne to mogą być słowa, frazeologizmy albo znaczenia. I teraz na przykład, przy, kiedy mamy do czynienia z pojawianiem się, znaczy pojawianie się nowych znaczeń polega na tym, przy czym to mogą być zapożyczone albo mogą być na, w naszym języku, z naszego języka wzięte, znaczy jakby na gruncie naszego języka ten proces mógł się utworzyć, to po, pojawienie się tych nowych znaczeń polega na tym, że słowo, tak jak kaganiec, miało swoje znaczenie wcześniej, kaganiec to było to, co się psu zakłada na pysk, prawda? Natomiast teraz na przykład pod wpływem pandemii nabrało nowego znaczenia oczywiście tego słowa używają w tym znaczeniu i oznacza po prostu tę maseczkę antywirusową. Tutaj bardzo wyraźnie widać, właśnie na czym polega to nowe, Co to znaczy, że wyraz nabiera nowego znaczenia? To się nazywa neosemantyzacja. Semantyzacja, czyli nabranie znaczenia, semantyka to jest znaczenie, czyli neosemantyzacja, neosemantyzm to jest wyraz używany w nowym znaczeniu. Czyli na przykład taka ścianka, prawda? Mówimy, że tam ktoś się fotografuje na ściance i tak dalej, no to znowu ścianka, no to powiedzmy była, istniał, istniał ten wyraz w naszym języku i oznaczał, nie wiem, małą ścianę, jakąś ścianka działowa między jakimiś dwoma pomieszczeniami, a tutaj y, pojawił się w nowym znaczeniu ta przenośna plansza, na której są logotypy i tak dalej, na, którym, na tle której ktoś tam się fotografuje i to jest właśnie to nowe znaczenie, czyli tu mamy ten neosemantyzm. No i jeszcze trzeci przykład, który tutaj jest jako pierwszy z tych trzech, patron, jak wiemy, proszę Państwa, patron, na przykład patron szkoły, patron nie wiem, szpitala może być, prawda, to jest osoba, która jakby duchowo opiekuje się tym, tym miejscem, tak, tak to sobie być może wyobrażamy. No a tutaj od jakiegoś czasu się pojawia takie słowo patron w znaczeniu Osoba, która sponsoruje jakieś wydarzenie, że ktoś jest patronem, trochę tak jak sponsor, patronem radia na przykład, jeżeli są te radia społecznościowe, na nich jakby ludzie zbierają pieniądze właśnie na takim specjalnym serwisie, w takim specjalnym serwisie internetowym i to jest właśnie osoby, które płacą na to, to są właśnie patroni. Czyli tutaj, proszę Państwa, pokazałam przykłady tych trzech elementów – nowych wyrazów, nowych frazologizmów i nowych znaczeń. I teraz przejdziemy do następnego. I teraz można się zastanowić, po co w ogóle tworzymy nowe elementy językowe i zapożyczamy po co te elementy. Trochę już o tym była, była mowa przy okazji tamtych przykładów. No właśnie, żeby nazwać na przykład nowe zjawiska, czyli opisać świat. Czyli tutaj mielibyśmy ten smartfon na przykład, albo nawet tę jesieniarę, prawda? Albo ten, tego patrona, chociaż to można powiedzieć, że to jest sponsor, ale ten sponsor to nie jest do końca to, co patron. Potem, żeby wyrazić ekspresję na przykład ta i w ogóle nasz stosunek do czegoś. Czyli na przykład ten kaganiec. No, no można było powiedzieć, że... Bo kaganiec, jeżeli ludzie mówią, że będą nosić kagańców, albo że są zmuszeni do noszenia kagańców teraz w czasie pandemii, no to mówią tak naprawdę, że nie będą nosić no, maseczek, ale wyrażają, właśnie używając tego słowa kaganiec, wyrażają ekspresję, prawda? Czy też, żeby odświeżyć zasób słownictwa, tutaj na przykład ten dziaders byłby dobrym przykładem, takie po prostu nowe słowo, które pokazuje, no nie, nie, że jakieś takie inne troszkę spojrzenie na, na tę rzeczywistość czy na ten element rzeczywistości. I też jest to, co tutaj jest istotnego. Nie, nie jest tak, że nowe słowa powstają, czy nowe właśnie elementy leksykalne powstają tylko dlatego, że, że, że, że powstają nowe rzeczy. Bo jak widzieliśmy choćby z tych przykładów, a zaraz będą następne, powstają też po to, żeby po prostu coś nowego z językiem zrobić, czy żeby odświeżyć w środki wyrazu, prawda? Żebyśmy sobie inaczej mogli coś wyrażać. I teraz, proszę Państwa, tutaj zobaczą Państwo przykłady. Ja może przesunę ten to okienko. Mhm. Mamy, proszę Państwa, takie takie zdanie jak Małż z małżą skój pomu ogarniają na lapku, komcie pod postem, opazach małży i bickach małża. No, moglibyśmy się zastanawiać, czy znaczy, na pewno Państwo część tych wyrazów rozumieją, a może wszystkie. Znowu, gdybyśmy mieli taki bezpośredni kontakt, to, byśmy, to by Państwo tutaj rozszyfrowywali te zdania, ale no ale teraz ja to muszę zrobić, małż z małżą, czyli co? małżonek z małżonką, czyli mąż małż z żoną. To jest takie charakterystyczne dla współczesnego języka, że mamy bardzo dużo takich konstrukcji skrótowych, głównie dlatego, że piszemy bardzo dużo na różnych forach internetowych i tak dalej i po prostu no, szybciej jest, kiedy właśnie Małż, no chociaż ten Małż to jest też niedługie nie, nie, nie słowo, ale na przykład już ten kujpom, to jest województwo kujawsko-pomorskie, prawda? I to, to, słowo, to słowo, czy takie inne słowa, które są takimi skrótowymi na, nazwami województw, to one się pojawiają często, w, no nie wiem, no w różnych takich ogłoszeniach albo w różnych takich Wtedy kiedy, kiedy czy, czy, czy w różnych pytaniach, takie na przykład gdzie w kujpomie znajdę tam lekarza specjalizującego się w czymś tam, prawda? No ogarniać to wszyscy wiemy, na lapku, czyli wiadomo na laptopie i tutaj oczywiście lapek to jest szybszy, krótszy niż lap, laptop, tak jak komp jest szybszy, niż, krótszy niż komputer. Ogarniają komcie, czyli komentarze i ten komć czy komcio bo to i tak, i tak występuje, no to są właśnie komentarze. Pod postem o pazach, no pazy, no to są oczywiście pazury, ale te takie paznokcie, powiedziałabym pewnie raczej właśnie pazury niż paznokcie, czyli paznokcie, czy jakieś tipsy czy inne, małży i bickach, czyli bicepsach, pewnie zrobionych na siłce. Małżat, prawda? To jest ten bicek, jest taką formą, powiedziałabym, trochę pieszczotliwą o tym bicku. O tym mówimy wtedy, kiedy tak chyba swoje bicepsy ludzie lubią. Drugie zdanie mamy takie też bardzo typowe dla tego, co jest w najnowszej Polszczyźnie. dostał z korpo do na konfę. Prawda? No Wszyscy rozumiemy, dostał z korporacji zaproszenie do Wrocławia na konferencję. I tu mamy oczywiście bardzo dużo tych skrótów, co jest też właśnie bardzo charakterystyczne. Co jest ciekawe, lubimy też takie skróty, które się kończą na samogłoskę, czyli na przykład korpo, zapro, zazdro, bo one, to jest ta sylaba otwarta, na końcu ona, to się lepiej nam jakoś używa tego. Potem mamy takie zdanie. Dziadkers, dżentelmenel, suchoklates w żonobijce, pakuje na siłce. Ym, prawda? No i dziadkers, no to jest taki człowiek starszy. To nie jest to samo co dziaders. Dziadkers to jest taka po prostu starsza osoba. Dżentelmenel, no to jest taki menel trochę i trochę gentel. to taki niezbyt osoba niezbyt. Y, powiedziałabym elegancka, taka trochę jak menel, ale zachowująca się elegancko. Suchoklates, no możemy sobie wyobrazić, co to jest suchoklates, zresztą ma suchą klatę, czyli taki jest y, mało, y, mało umięśniony. Żonobijka to jest takie, no może niezbyt ładne słowo, dlatego że niestety przywołuje bardzo niedobre przy, y, y, y, y, y zjawisko, jaką jest przemoc domowa, ale to, jakie, jakim jest przemoc domowa, ale to jest taka, taki podkoszulek biały, najczęściej z takimi ramionczkami, męski, którymi po prostu mężczyźni chodzą często po domach i no jakoś on się kojarzy z taką, z właśnie z przemocą domową. No, pakuje bicki, wiemy, bicepsy na siłce na siłowni, prawda? Tutaj mamy trochę w tym, w tym zdaniu tym o, o dziadkersie, trochę mamy żartu, suchoklates, dżentelmenel, ta żonobijka, prawda ten dziadkers nawet. Widzimy, że tworzymy też te słowa w taki sposób, żeby właśnie, żeby się nie nudzić, żeby ten język sprawiał nam przyjemność, żeby coś się działo fajnego w tym języku. No i właśnie mamy kolejne zdanie, to jest takie zdanie elektryk w elektryku pali elektryka. Jak się Państwo domyślają, no elektryk, czyli człowiek, który zajmuje się elektrycznością, w elektryku, w samochodzie elektrycznym, no pali co? z papierosa elektrycznego i tu ktoś powie, znaczy, czasami się zdarzają takie jakby komentarze, że takie z tego typu, że jeżeli będziemy używać form takich, tych homonimicznych, czy psyno, czy polisemicznych, czy form takich, które są tak samo, które mają wyglądają identycznie, a znaczą zupełnie coś innego na to, że się nie dogadamy, no i, i to często jest argument przeciwko na przykład tworzeniu form żeńskich, czyli no temu, że pilotka, no to nie, nie można kobiety pilota nazywać pilotką, bo przecież czapka jest pilotka, prawda? Albo, że kobiety, które jest marynarzem, nie można nazywać marynarką, no bo marynarka to, to, to element ubrania, element garderoby. No ale można, dlatego że zawsze kontekst nam podpowiada. I tutaj na no, elektryk w elektryku, pali elektryka widzimy, co, co się, widzimy, że to wszystko się da zrobić. I teraz chciałabym pokazać Państwu, bo mam jeszcze trochę czasu. Otóż jest, my na Uniwersytecie Warszawskim prowadzimy taką stronę, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Tu mają Państwo adres www.nowwewrazyuwedu.pl i przy okazji chciałabym gdyby państwo chcieli z tego skorzystać, a zachęcam, bo tam jest właśnie najnowsze słownictwo zebrane, to gdyby państwo chcieli z tego skorzystać, to bardzo zwracam uwagę na to, żeby to właśnie był ten adres, to znaczy nowe wyrazy.w.edu.pl, czyli ten adres na serwerze Uniwersytetu Warszawskiego, czy w domenie Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ jest jeszcze inna strona o podobnym adresie, która nie jest naszą stroną, która nie jest stroną właśnie Uniwersytetu Warszawskiego. I tu chciałabym właśnie pokazać Państwu różne, yy, różne przykłady. Yy, trochę przykładów już było, ale tak, na przykład yy, można powiedzieć, że mamy taką potrzebę, <coughs> przepraszam, z jednej strony mamy taką potrzebę nazewniczą, czyli żeby nazywać nowe elementy zjawiska i tak jak się pojawiły automaty jakby do obsługi, czy znaczy, urządzenia samoobsługowe, paczkomat, biletomat, nie wiem, aptekomat, pocztomat, awizomat i tak dalej, tak dalej, a nawet jest wódkomat. To, to, to, jakby się, się pojawia w związku, z jednej strony jest ta potrzeba nazewnicza i to jest, one te nazwy tak powstają, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jaka tu jest regularność, prawda, schematyczność i inaczej mówiąc dostrzegliśmy jakieś podobieństwo między tymi różnymi automatami, a nawet tu są takie nazwy jak na przykład kaczkomat, to nie jest automat do nie wiem kaczek, tylko automat do wydawania pokarmu dla kaczek gdzieś tam w parkach. Chodzi o to, żeby ludzie nie karmili tych kaczek, tam czym popadnie chlebem czy drożdżówkami. Tylko właśnie w tych, w takich urządzeniach samoobsługowych, właśnie zwanych kaczkomatami, są, można nacisnąć guziczek i, ta, i to jedzenie dla kaczek, że tak powiem, wyleci, my, my sobie je weźmiemy i rzucimy kaczkom. Więc właśnie tutaj widzimy różnego rodzaju yy, Nazwy, znaczy nazwy wszystkie bardzo podobne. I właśnie co jest bardzo charakterystyczne, dzięki temu w ogóle sobie radzimy w życiu językowo, to znaczy jesteśmy w stanie w ogóle się dogadać i zrozumieć, co się do nas mówi, że jakby to podobieństwo między zjawiskami jest wyrażone w taki sam sposób językowy, czyli, prawda, za pomocą tej cząstki, tej cząstki mat. I teraz następna grupa przykładów. Tu mamy znowu te wszystkie ingi, plażing, urloping, i tak itd. Tak to jest tak, że na początku, one są oczywiście bardzo modne teraz. Na początku, kiedy przyszły, przychodziły do nas pierwsze takie wyrazy, no to jeszcze było kilkadziesiąt lat temu, one oczywiście przyszły z języka angielskiego i tam mieliśmy po prostu w języku angielskim, no właśnie parking na przykład, czy jakieś inne słowo zakończone na ink, jak wiemy, to jest ta forma rzeczownikowa po angielsku. Ale potem zaczęły się pojawiać, yy, teraz właśnie, zaczęły się pojawiać u nas yy, słowa niezwiązane, jakby nie pochodzące od angielskiego, no właśnie coving, yy, prawda, spacering, yy, homing, homing to może nawet jest w angielsku, ale na przykład grobing, wiedzą Państwo, co to jest grobbing. to jest jak ktoś idzie na cmentarz, po to, żeby się polansować i porobić zdjęcia na cmentarzu, na wszystkich świętych, potem stawić na, na fejsa czy na insta. Churching, prawda? Churching to jest y, takie chodzenie po, y, na msze do różnych parafii, żeby y, po prostu sobie posłuchać różnych kazań, tam zobaczyć, jak w różnych parafiach jest, tam są te msze odprawiane. Tu mamy bardzo, bardzo, bardzo, różne, balko, bardzo różne nazwy, balkoning, czyli po prostu takie spędzanie czasu na balkonie, plażing wiadomo, buwing, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, spędzanie właśnie czasu w tam jest bardzo duży ogród, bardzo piękny, można nie tylko w środku posiedzieć, można też na zewnątrz, więc to jest właśnie takie miejsce, gdzie studenci chętnie spędzają czas. Więc widzimy tutaj taką trochę zabawę językiem, trochę właśnie chęć odświeżenia tych środków, znaczy te, mówienia trochę w nowy sposób, prawda, żeby nam się ciągle nie nudziło, żeby nie było w końcu ciągle to samo. Potem mamy taką grupę przykładów, które pokazują no, że właśnie pojawiają się jakieś nowe zjawiska albo nie tylko nowe zjawiska, ludzie chcą nazywać coś na swój specyficzny sposób i, i po prostu powstały dlatego te słowa. Na przykład wózkers. Nie wiem, czy Państwo się zetknęli z tym słowem, ale wózkers to jest słowo używane przez osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich o nich samych. Czyli wózkers to jest osoba, która jeździ na wózku. I to nie jest ani słowo jakieś negatywnie nacechowane, ani w ogóle, w ogóle w żaden sposób nie nacechowane. Po prostu ludzie, którzy jeżdżą na wózkach inwalidzkich, na przykład, nie wiem, piszą na Facebooku czy na różnych różnych mediach społecznościowych, czy jakieś blogi prowadzą i na przykład, no, w tym kinie nie ma, wózkers nie może, do tego kina wózkers nie ma wstępu na przykład, prawda? Albo jak wam, hej wózkersi, ja, jakie macie wrażenia tam z czegoś tam, z czegoś tam i tak dalej. Czyli to jest na przykład, można sobie powiedzieć tak, ludzie, zjawisko to, że ludzie jeździli na wózkach, czy tacy, no, no było jakby od zawsze, czy od jakiegoś, od, no odkąd wózki można tworzyć inwalidzkie. Natomiast nie było tej nazwy i tę, tę nazwę jakby stworzyła sama ta społeczność. Tak samo na przykład słyszak, <coughs> to jest nazwa, to jest słowo, które oznacza osobę słyszącą, ale używa tej nazwy słyszak, yy, używają ludzie, którzy są sami niesłyszący, yy, czyli inaczej mówiąc, ludzie, którzy nie słyszą, mówią właśnie, nazywają słyszakami tych, którzy no właśnie nie mają, nie są głuchoniemi, prawda, czy, czy w ogóle nie, nie, są, nie są głusi. To też można powiedzieć, zawsze, by, znaczy można powiedzieć, no, zawsze to, to z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia, a dopiero teraz taka nazwa powstała. Ona powstała oczywiście w środowisku tych osób, a potem przeszła trochę do języka tego, którym my się posługujemy. Takie jeszcze drobne przykłady, na przykład tortować. To jest taki czasownik, który, którego używają ludzie interesujący się cukiernictwem i na przykład mówią, że po prostu to, że tortują, że pieką torty. I znowu można powiedzieć, zawsze ludzie piekli torty od wieków, Nikt, nigdy się nie nazywało tego tortowaniem, a teraz po prostu ktoś uznał, że, taka, że, to, że, że stworzenie takiego czasownika będzie po prostu przydatne, bo, no bo, bo, bo wyrazi jakąś tam treść i łatwiej powiedzieć, no ja co sobotę tortuję na przykład, albo hej, kto z was tortuje, czyli kto z was na przykład lubi piec torty, prawda? To jest tak. Na przykład zwłokowiec. To jest taki zwłokowiec to jest pies um, wyspecjalizowany w, w wyszukiwaniu zwłok. Znowu, słowo, które przeszło do języka takiego, którym się ludzie zaczynają coraz powszechniej posługiwać. Jest, no, z odmiany takiej policyjnej. Córkowa to jest taki przykład słowa, które jakby którego obecność wymusiła nowa rzeczywistość. A mianowicie, córkowa to jeżeli mamy małżeństwa albo związki partnerskie jednopłciowe, czyli dwie kobiety tworzą związek, no to tak jak to córkowa, to jest jakby odpowiednik synowej. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli to jest partnerka córki lub żona, jeżeli brały gdzieś lub za granicą, bo w Polsce to jest nie, niemożliwe, lub żona tej córki, prawda? Czyli tak jak mamy słowo synowa, czyli żona syna, to tak bym powstało słowo córkowa, mm, odnoszące się do córki. Patrzę, ile mam jeszcze czasu, więc tutaj, bo już, już się ten czas nam kończy. Tutaj może to już było, to teraz takie, takie słowa. Yy, mamy, proszę Państwa, yy, co ciekawe, jak mówiłam o tych matach wszystkich, bankomatach, paczkomatach i tak dalej, i tak dalej. Jest na przykład takie słowo jak tacomat i to jest po prostu automat. Ten tacomat nie jest tacą, chodzi oczywiście o tacę kościelną, czyli, tylko to jest taki bankomat, znaczy może automat w kościołach umieszczany do tego, żeby przyłożyć kartę i tam jakby wpłacić to, co by się wrzuciło na tacę, prawda? I tu widzimy, że czasami, się dzieje tak, i te, też to się nazywa e-tacą czy elektroniczną tacą, że no, nazywamy nowe zjawiska, ale też w taki sposób, który mm, jakby nie, nie nazywa tak naprawdę tego zjawiska, no bo to by się musiało nazywać jakiś tam automat do wpłaty, datku i tak dalej, i tak dalej, tylko, naz, tylko w, w, posługujemy się takim wyobrażeniem y, tym, y, co, y, które już było. Jeszcze teraz, żeby nie za długo. Proszę państwa, mamy takie yy, słowa, znają państwo oczywiście, piątek, piąteczek, piątunio, albo na przykład środing. No i można by powiedzieć piąt, no piątunio, no czym się różni piątunio od piątku? I to piątek, i to piątek. Ale tu się właśnie na przykład tym piąt, piątunio, to jest taki, nie wiem, to nie jest każdy to znaczy to jest piątek, ale to jest, mówimy o piątku piątunio wtedy, kiedy wyobrażamy sobie ten piątek jako yy, taką Taki początek fajnego weekendu, prawda? Więc tu można powiedzieć, to się tak mówi właśnie w więzkoznawstwie, że to, ten piątek został wyprofilowany. Inaczej mówiąc, że został podświetlony jakiś tam element, element tego wszystkiego. I jeszcze na koniec, jak widzimy, mamy bardzo dużo słów na przykład teraz związanych z pandemią. I tych słów jest już kilkaset. I część tych słów y, po prostu w ogóle powstało, jak korona ferie, koronaparty, czy w ogóle koronawirus, kryzys i tak dalej, lockdown oczywiście to jest zapożyczenie y, tutaj, ono, ale ono dobrze oddaje, znaczy dobrze oddaje w sensie takim, że ono wcześniej nie istniało w języku polskim, dlatego mogło tak przyrosnąć do tego znaczenia, które teraz jest nadawane. Ale mamy też y, na przykład w tej drugiej grupie, gdzie tu mamy szpital jednoimienny, kwarantanna, samoizolacja, czy wymazywać, czy na przykład wyszczepiać, ten nie, nie zaszczepić, tylko wyszczepiać, y, mamy, to są takie słowa, które oznaczają, y, które są prze, y, jakby właśnie przeniesione z, tych, z tego języka medycznego już y, do języka ogólnego, one się coraz częściej powtarzają. A mamy też taką grupę z tymi wyrazami y, dotyczącymi koronawirusa, jak właśnie ten covidianin czy covidiota, to są, to są słowa, które należą do tego języka tych ludzi dyskutujących na temat, czy, ten, czy ta pandemia istnieje, czy nie. Covidianin to jest ktoś, kto, znaczy słowa covidianin używają ci, którzy negują istnienie pandemii i używają go w odniesieniu do tych, którzy wierzą w pandemię. Inaczej mówię, i to jest tak jak trochę, no, jak chrześcijanin i tak dalej, jakby to była, czy jakiś tam Rastafarianin, jakby to była jakaś wiara albo sekta i tak dalej. A covid z kolei no, to jest ten, kto nie wierzy prawda, w istnienie pandemii. I tak dalej. Denialista, ten kto zaprzecza i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj mamy tak, no i właśnie widzę, że już muszę kończyć, w związku z tym, e, proszę, pa proszę Państwa jeszcze na koniec <śmiech> e, można się zastanowić, co się dzieje z tymi nowymi elementami leksykalnymi. Można powiedzieć tak, że albo zostają na trwałe, szczególnie wtedy, kiedy nazywają jakieś nowe elementy rzeczywistości, one po prostu z nami zostaną no nie wiem, zakupoholik czy shopoholik też, czy celebryta, smartfon i tak dalej. Tam wcześniej nie omawiałam takich słów jak na przykład gimbaza, potas węgiel, potas węgiel, jak Państwo być może wiedzą, bo to, to było słowo młodzieżowe, ale trochę już takie, takie nieużywane tak często kocham Cię, prawda, bo kc, potas węgiel, no czy żal.pl, to są takie część z tych słów po prostu w taki naturalny sposób wychodzi z użycia, czy staje się po prostu mniej popularne, dlatego że no one po prostu powstają z chęci odświeżenia środków wyrazu, więc my te środki wyrazu chcemy odświeżać coraz co, za każdym razem, znaczy chcemy często odświeżać i w związku z tym jedne wychodzą, drugie się pojawiają. No a na przykład Niektóre są w ogóle całkowicie znikały. Taki był kiedyś wyraz zbiorkom, czyli środki komunikacji zbiorowej. No ale tak okropna nazwa, że może nie. Rzeczywiście dobrze, że znikła. Także dziękuję Państwu bardzo. Tutaj Przestaję udostępniać ekran. Aha, i widzę są pytania na czacie. Co znaczy masno? Yy... Tak, co znaczy masno? Masny to jest y, inaczej, znaczy masno to w ogóle świetnie, wspaniale. Y, jak, pa, jak Państwo wiedzą, bo w Kielcach y, na przykład i w ogóle na południu Polski być może na przykład mówi się jeszcze na sklep mięsny masarnia. Kiedyś to było taka, była to taka nazwa standardowa, inaczej mówiąc y, masno, słowo masno pochodzi od y, takiej południowo-polskiej y, Wersji słowa mięso, czy a właściwie to jest po słowacku maso to jest mięso. I masno to znaczyło tyle, co, co znaczy, masny to jest taki tłusty po prostu, taki tłusty, mięsny, taki mający dużo, może nie tłusty, niekoniecznie tłusty, ale taki, którym się można najeść. I w związku z tym masny. To, był, to jest taki, który w Barze Młodzieżowej, no taki świetny, fajny, no i masno to też. Że współczesny język podtoczki pani profesor Wileczek jest bardzo ekskluzywny, ograniczony do wąskich. Czy wkrótce będziemy skazani na używanie rozmówek polsko-polskich? No być może tak, dlatego że rzeczywiście w tej chwili w tej chwili. W jesteśmy, że jakby mamy kontakt z bardzo wieloma językami, to znaczy przez internet, przez to, że jesteśmy w internecie, że jesteśmy na Facebooku i tak dalej, korzystamy, mamy dostęp do języka bardzo różnych ludzi i bardzo różnych grup. No i często te słowa tych ludzi czy tych grup przejmujemy, no ale tego jest tak dużo, że, że rzeczywiście nie wszyscy mogą sobie zdawać, mogą po prostu to rozumieć. Właśnie, określenia wózker czy słyszak, one się pojawiają już w... Znaczy my w obserwatorium językowym je definiujemy w ten sposób, czy taką ramę pragmatyczną na to nakładamy, że słowa wóz, słowo wózker jest używane przez osoby, które jeżdżą na wózkach i jakby te, które są zainteresowane tą tematyką, prawda? Ja nie muszę jeździć na wózku, ale jeżeli piszę na przykład artykuły na ten temat, albo mam kogoś znajomego i z nim rozmawiam, no to wtedy się pojawia właśnie ten wózkers. Właśnie, aha, czy wypada nazwać? Z tych kontekstów, które tam zauważyłam, wydaje mi się, że tak, dlatego że to jest słowo jakby w żaden sposób nienacechowane, ale oczywiście by się trzeba było przejrzeć Co, na temat używania słowa dzban. Dzban oczywiście jest słowem, nie wiem, czy ono jest jeszcze tak popularne, jak było kilka lat temu. To słowo dzban w ogóle, no, bardzo jest takie wyraźne metaforycznie, prawda? Dzban jest pusty, no więc dzbanem jest taka pusta osoba. Pusta, przez to nieakceptowana, głupia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten dzban, ja myślę, zrobił taką był tak popularny, dlatego że jest to słowo, które ma bardzo taki duży potencjał ikoniczny, to znaczy można go nie zapisywać jako dzban, tylko narysować albo skopiować jakąś grafikę i przekazać coś na przykład w memie i tak dalej, i dalej. Dlatego ten dzban. <coughs> Turbo Cox, wykład naprawdę rzeczka, bardzo dziękuję. Rzeka epickości wylała. No proszę bardzo. Ring, ringczowy wykład. Esa. No bardzo dziękuję. Mam syna w liceum, więc rozumiem mniej więcej to, co państwo tutaj piszą. Eee, tak, komentarze młodzieży, jak wskazują, że drożdżki muszą się... Tak, no albo mieć, że tak powiem, użytkownika tego języka. Chociaż oczywiście też, jak państwo wiedzą, <śmiech> dużo się... Są też różnice między, nie wiem, szkołami, dzielnicami, miastami i tak dalej. Przepraszam, tak. Mhm. No właśnie. Nie wiem, czy jeszcze coś, proszę Państwa? Pani, do, tutaj do Pani z biblioteki. E, tak, aha. Dziękujemy Pani Profesor. Jak potrzeba nowych słów w społeczeństwie, tworzenia nowych słów jest, jest, jest bardzo duża i ten język polski cały czas ewoluuje. Jak pani się tutaj miała okazję przekonać, młodzież pani, pani słuchała i, i my, my ze swojej strony dziękujemy wszystkich, wszystkim obserwującym, słuchającym nas. nas. I zapraszamy jutro na kolejny wykład pana profesora Mirosława Pęczaka. Dziękujemy Pani Profesor. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję, dziękuję.